W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy skierowanie, które otrzymałeś kilka lat temu za jazdę po alkoholu jest ciągle ważne. Sytuacja taka najczęściej dotyczy kierowców, którzy powiedzmy tak zlekają do ostatniej chwili licząc na jakiś cud, no a potem zostają z tak zwaną przysłowiową rążką w nocniku. No, są gorsze też sprawy, bo czasem przyczyną jest jakiś niedostatek finansowy danej rodziny, czy rodziny danego kierowcy, a sytuacja wtedy jest nie do pozazdroszczenia, i to pod każdym względem. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia. I zacznę od zapytania mojego widza. Mam taki problem, ponieważ 4 lata temu został orzeczony mi zakaz prowadzenia pojazdów w ruch lądowym, który ten zakaz już upłynął. Było to w 2010 roku. I w momencie zatrzymania mi uprawnień, już drugiego dnia na komendzie, od komendanta, dostałem skierowanie na badania psychologiczne. Miałem na zrobienie tych badań 30 dni, cały miesiąc. No i tutaj właśnie zaczyna się moje pytanie, ponieważ ja tych badań wtedy nie zrobiłem. Nie zrobiłem ich do tej pory, No a chciałbym w końcu odzyskać moje uprawnienia. Tylko problem zaczyna się z tym przeterminowanym skierowaniem. Czy w ogóle da się jakoś załatwić, no i gdzie się mam zgłosić. Egzaminy na Prawko wiem, że muszę zdawać od nowa. Uprawnienia zostały mi zabrane na okres trzech lat. Ja tu przypominam, że do roku Prawko Ci oddają, powyżej roku niestety musisz egzamin w WORDzie na Prawko zdawać. No i uprzejmie proszę o odpowiedź z góry dziękuję. Odpowiadając na to pytanie. Na badania za jazdę po alkoholu musisz zgłosić się ze skierowaniem, no i nie ma to znaczenia większego, czy ten dokument przeleżał u Ciebie gdzieś tam w szufladzie, czy w szafie, no czy po prostu dostałeś go niedawno. Bez skierowania nie mają Cię prawa przebadać. I dotyczy to zarówno pracowni psychologicznych, jak i wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. No co, jeżeli zagubiłeś tenże ważny dokument, no musisz uzyskać jakiś duplikat, no, jeżeli sprawa jest stara to po prostu zrób to na komendzie policji, która Ci go kiedyś wydała. No, albo pójdź do Wydziału Komunikacji, czyli w sumie do Starostwa, jeżeli jesteś orzekany, jesteś oceniany według nowych przepisów. A chodzi tutaj o ustawę o transporcie drogowym. Jak już masz to skierowanie, zgłaszasz się do Uprawnionej Placówki Medycznej, którą jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, lub do Pracowni Psychologii Transportu, jeżeli chodzi o badania tzw. psychotechniczne. No, po badaniach, miejmy nadzieję, że orzeczenie pozytywne zanosi się do to Wydziału Komunikacji, no, gdzie albo oddają Ci to prawko, które Ci zabrali, no, oczywiście oddają wtedy jak już mówiłem, jak miałeś zabrane na okres do jednego roku, no lub powtórnie zdajesz egzamin jak było to na dłużej Na tym kończę, tradycyjnie daj lajka, daj kciuka, jeżeli Ci się to wideo spodobało Jeżeli rozwiązało Ci jakikolwiek problem, podziel się z nim na swoim ulubionym forum portalu społecznościowym Facebooku naszej klasie Google+. Jeżeli chcesz więcej takich filmików to już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy Tutaj są po prawej mojej stronie, a po Twojej lewej linki subskrypcji No i, i kanał YouTube jest, nazywa się Lekarz Medycyny Pracy i w ten sposób jako pierwszy obejrzysz moje najnowsze filmiki. No Dotyczą one głównie badań kierowców, badań kierowców po alkoholu, no ale czasem inne tematy też się zdarzają. I zapamiętaj raz na zawsze warto te badania zrobić od razu, wiem, że czasami jest trudno, ale zrób je od razu i miej kłopot z głowy. Nawet najdłuższe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych kiedyś się kończą, tak jak w przypadku tej osoby minęło 4 lata. A wierz mi, prawko w życiu na pewno Ci się przyda. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.